Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki Witam Cię w kolejnym hangoucie lekarza medycyny pracy na żywo i dzisiaj mówię bardzo ciekawe pytanie dotyczące chorowania na cukrzycę problemu z cukrzycą insulinozależną a chęci wykonania kursu na koparko-ładowarki Witam, choruję od 9 lat na cukrzycę Choroba w miarę możliwości jest przeze mnie opanowana, ostatnie HbA1c58 Marzyłem kiedyś, aby zdobyć prawo jazdy kategorii C do E Jednak z wiadomych przyczyn jest to niemożliwe Moje pytanie brzmi zatem następująco Bowiem przeglądając internet nie natrafiłem na odpowiedź Czy moja choroba w jakiś sposób blokuje to aby mógł zdobyć kwalifikacje na wykonywanie prac na koparko-ładowarce Proszę, dziękuję i pozdrawiam, oczywiście dziękuję za odpowiedź I sprawa tutaj jest w sumie dosyć prosta Teoretycznie nazwa choroby czy to będzie cukrzyca, czy padaczka czy tam cokolwiek innego nie dyskwalifikuje z wykonywania jakiejkolwiek pracy Mówię tutaj teoretycznie, ponieważ w praktyce jest troszeczkę gorzej No i tak szczerze mówiąc, nie ma w jakichś przepisach określonych jaka to cukrzyca ma być, a nie być dla operatora koparku ładowarki Natomiast jest bardzo prawdopodobnym, że lekarz będzie się posiłkował jakimś aktem prawnym podobnym, o jakichś podobnych normach i jedyny akt prawny, który coś mówi o cukrzycy no jest to związane z badaniami kierowców, są to szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie cukrzycy, ale mówię, dotyczy to kierowców. Jest tutaj kilka definicji, ciężka hipoglikemia, nawracająca hipoglikemia, nieświadomość hipoglikemii. Już mogę powiedzieć, że te, te stany chorobowe w trakcie cukrzycy wykluczają twoją, że tak powiem, zdolność do odbycia tego kursu na koparku ładowarki Natomiast zasady uniwersalne są pewne takie, no powiedzmy yy są takie, że i podchodzą pod koparko-ładowarki, czyli powiedzmy osobie leczącej farmakologicznie z powodu cukrzycy tutaj akurat nie ubiegającej się o prawo jazdy kategorii A, B i tak dalej można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych pod następującymi warunkami, czyli przeprowadzenia regularnych, kontrolnych badań lekarskich, tutaj co 5 lat, wykazania przez osobę badaną pewność pewnej świadomości ryzyka hipoglikemii, prowadzenia kontroli nad przebiegiem choroby przez osobę badaną, w przypadku stwierdzenia nawracającej hipoglikemii oraz nieświadomości hipoglikemii orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych, prawda? i jeżeli chodzi tutaj o ponieważ koparka ładowarka, ładowarka będzie bardziej podlegała tutaj pod wyższe kategorie prawa jazdy no na pewno tutaj musi być pozytywna opinia lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii lub innego lekarza czyli tak zwana karta specjalistyczna karta konsultacyjna diabetologiczna yy, na pewno, jeżeli jest insulinoterapia, nie będą te badania kontrolne, przepraszam nie kontrolne, tylko badania okresowe przeprowadzane rzadziej niż co roku, wykazania przez osobę badaną pewnej świadomości ryzyka hipoglikemii, w szczególności zagrożenia utratą przytomności, prawda, czyli to też wchodzi w skład karty konsultacyjnej diabetologicznej. Prawda? Prowadzenia kontroli nad przebiegiem choroby Udokumentowania kontroli nad przebiegiem choroby, prawda? Czyli, no generalnie, teoretycznie jako operator koparko-ładowarki możesz chorować na cukrzycę Oczywiście pod tymi warunkami, które tutaj są w rozporządzeniu wymienione Natomiast w praktyce różnie to bywa jeszcze raz podkreślam, ciężka hipoglikemia, nieświadomość hipoglikemii oraz inne powikłania związane z cukrzycą orzeka się, istnieje przeciwwskazań zdrowotnych. No i w przypadku zarówno pojazdu ciężarowego, jak i koparku ładowarki będzie prawdopodobnie to samo opinia lekarza specjalisty w formie karty konsultacyjnej. Diabetologicznej. No, tą kartę niestety mam tutaj tak jakoś. Spróbuję ją obrócić. Spróbuję tą kartę obrócić tylko jeszcze, to będzie pewnie gdzieś view. Rotate, view. Dobra, i tak wygląda karta konsultacyjna diabetologiczna, którą, która w sumie obowiązuje kierowców, ale jest bardzo prawdopodobne, że lekarz medycyny pracy będzie też od od Ciebie taką kartę chciał, jeżeli interesują Cię koparko-ładowarki, prawda, czyli wiedza pacjenta dotycząca choroby, umiejętność kontrolowania hipo, yy, przepraszam, glikemii, świadomość hipoglikemii, występowanie objawów podroma, prodromalnych, ryzyko hipoglikemii, jakieś uwagi tegoż to lekarza. Ocena zdolności do prowadzenia pojazdów, to tutaj będzie ocena zdolności do prowadzenia tej tejże koparku, ładowarki, na samym dole pieczątka i podpis lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii lub innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, czyli wchodzi tu w grę również lekarz prawdopodobnie rodzinny, prawda? Bo do diabetologa dostać się na fundusz Narodowy Fundusz Zdrowia może to troszeczkę czasu zająć, także na tym w sumie kończę. No, No, mimo wszystko, postarałbym się w jakiś sposób zdobyć ten, tą kartę konsultacyjną diabetologiczną, prawda pójść do lekarza diabetologa a nóż widelec się okaże, że tutaj nasz w sumie mój widz prowadzi tą cukrzycę dobrze stara się, także jakąś szansę ma, ale w dalszej perspektywie, przynajmniej na obecny stan, wiedzy medycznej, no niestety jest to schorzenie postępujące, kursy na koparkoładowarkę ładowarkę też nie są tanie, no i musisz się liczyć z tym, że częściej niż, niż, dłużej niż na rok tych badań lekarz ci badań okresowych nie podbije, prawda? No, wybór należy do Ciebie, prawda? Natomiast mówię, choroba z reguły idzie troszeczkę do przodu i może się okazać za kilkadziesiąt lat, czy kilkanaście lat, że stracisz swój upragniony zawód tylko po prostu przez postęp choroby. No może być jakiś wariant bardziej optymistyczny, że leczenie tego schorzenia pójdzie tak jakieś tam pompy insulinowe czy inne rzeczy, no że jednak będziesz mógł pracować. Także, no trudno mi coś poradzić w tym konkretnym przypadku. Także na tym kończę, pozdrawiam Cię przed świętami, prawda Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak chcesz coś ciekawego dodać na ten temat, możesz to zrobić pod tym wideo. I koniecznie zapisz się do mojego kanału Lekarz Medycyny, lekarz medycyny Pracy, gdzie raz na tydzień puszczam jakiś podobny filmik. Także bye bye i do zobaczenia w kolejnym hangoucie na żywo.